Wejdziemy teraz do środka tego pięknego domu i sprawdzimy co jeszcze zostało. Zobaczcie, dom zapowiada się naprawdę ciekawie. Słyszałem, że jest tutaj pięknie, ale nie sądziłem, że aż tak. Zobaczcie, jaki duży obraz. Ktoś go już niestety zniszczył. Ale to, co pozostało, nadal robi wrażenie. Klimat dwa kredensy w zasadzie praktycznie idealne. Zobaczcie, sprawdzimy je teraz z bliska. Piękne witraże. Pięknie wygląda witraż. Tyk z sufitu zaczął odpadać. Ze względu na wilgoć, jaka tutaj panuje. Tutaj mamy oranżerię. Chyba miał być odnowiony Bo jest tutaj surowe drzewo Dobra Idziemy teraz do góry Zobaczymy co Kryją kolejne piętra Гараж достаточно спорный. Można było wyjść i zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. to Kapsuła czasu, zobaczcie jaki piękny fotel, zastanawiam się ile może mieć lat. jeszcze nie widziałem. Nietypowe. Czy wiecie, do czego służyła ta dziurka? Pewnie się domyślacie. Fotel. Fotele są naprawdę niesamowite. Z jakim mebel to kawał historii. Jakie gigantyczne drzewa W takim razie została nam jedynie, w takim razie powoli będziemy schodzić na dół, została nam piwnica i oczywiście garaż, który widzieliśmy. stanąć i zobaczyć, co znajduje się w piwnicy. Schody ktoś zrzucił albo runęły same. Kto wie, szawa wypełniona różnymi naczyniami. byśmy coś ciekawego Nie było zbyt ciekawie. Ale to jeszcze nie koniec eksploracji. Został nam garaż, do którego zaraz wejdziemy. Dobra. Chodźmy od razu. O kurde, taki telewizorek przeoczyłem. Zobaczcie, jaki fajny. Lavenir. Zniszczone, skleiły się z... Cała przerzewiała już. Otworzymy. Ale nie ma już żadnych produktów spożywczych. Szkoda. Indesit. Zobaczcie jak długo ta firma funkcjonuje. Prawdopodobnie żeliwne. A tutaj już kuchenka, na której niegdyś gotowano. Połączona z piecem. Bardzo funkcjonalne. Zobaczcie jak wygląda w całości. Ovinie. już eksplorację. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się znów niebawem. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.